Jaką strategię przyjąć podczas badań kierowców WOMP? Kiedy jednocześnie leczysz się na depresję? Witam, mam na imię Robert, imię oczywiście nie jest prawdziwe Wyniki krwi i moczu mam zawsze dobre Teraz aktualnie nie piję Będę miał badania lekarskie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Gdzieś na Pomorzu Po jeździe pod wpływem alkoholu Oczywiście kategoria B Zabrali mi prawo jazdy na 3 lata Psychotesty zdałem A teraz te badania i tam jest badanie krwi oraz moczu. Otóż wyniki pewnie będę miał dobre, tylko martwię się jedną sprawą Otóż, biorę yy, na depresję, w sumie leczę się na depresję i biorę wieczorem jedną tabletkę 25 mg hydroksyzyny jedną tabletkę Tritico 150 mg I tutaj moje pytania, bo nigdzie nie mogę znaleźć wiążącej informacji. Nie chcę mówić w WOMPie o depresji, że się leczę, bo prawdopodobnie już mi nie oddadzą prawka. Aktualnie jestem bez depresji, czuję się dobrze, ale muszę brać te lekarstwa i czy podczas badań w WOMPie nie będę się musiał o nic martwić, bo nie będą robić badań pod, kierunk pod kierunkiem antydepresantów. Czy na pewno je wykryją i lepiej żebym ich poinformował o tym fakcie, proszę o pomoc z góry, za wszystko dziękuję i pozdrawiam. No i trudno tutaj mi coś mądrego wymyślić, ponieważ zarówno hydroksyzyna, jak i tritiko są lekami mogącymi upośledzać prowadzenie pojazdów mechanicznych, a jak już lekarz orzecznik się o tym dowie, to będzie się musiał jakoś do tego faktu odnieść. Również sama choroba zasadnicza, jaką jest depresja, nie jest bez znaczenia. Zacząłbym od y, rozmowy ze swoim psychiatrą, czy tym lekarzem, który przepisuje te leki i poprosiłbym o jakąś uczciwą ocenę wpływu tych leków oraz wpływu tej depresji na jazdę samochodem. Uczciwo to według mnie, znaczy bez presji na wynik prawda, czy na jakieś pożądane przeze mnie orzeczenie, że jestem zdolny, tylko po prostu niech lekarz sam podejmie decyzję. No, jeżeli wynik będzie obojętny, to znaczy taki, że nie przeszkadza to w jeździe to wziąłbym jakieś zaświadczenie do okazania lekarzowi uprawnionemu do badań kierowców. No, czy mówić prawdę, czy nie, jak wpływ choroby będzie przeciwwskazaniem No, weź tutaj pod uwagę odpowiedzialność karną, jakąś ogólnoludzką której podlegasz po zatajeniu tego faktu no szczególnie jak spowodujesz w przyszłości jakieś zdarzenie drogowe. Jeżeli lekarz psychiatra powie, że się nie nadajesz do jazdy samochodem prawdopodobnie tak samo powie lekarz z WOMP-u ale dla Ciebie jest to być może jakiś przyczynek do zastanowienia się no czy rzeczywiście możesz tym autem jeździć. Także na tym kończę Mówił Dariusz Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli Ty miałeś jakiś podobny problem typu branie leków psychotropowych, choroba psychiczna, ale może nie z tych takich prawdziwych chorób psychicznych, tylko bardziej z nerwic, czy jakiś innych psychiatrycznych, opisz to w komentarzach do tego wideo. Jeżeli miało to miejsce w womp powiedz jak Ciebie w tym WOMP-ie potraktowano. Czy odzyskałeś prawko, czy mimo wszystko miałeś problemy No, mam nadzieję, że to pomoże innej osobie. Także daj lajka, daj kciuka, jak Ci się to wideo spodobało, jak znasz kogoś, komu to wideo może pomóc to po prostu powiedz mi o tym filmiku.